Cześć, nazywam się Sebastian Mila i zapraszam wszystkich czytelników Biblioteki Gnańskiej na rozmowę ze mną. A oto pięć literackich faktów. Bardzo przyjemne, tajemniczy ogród. Tytuł książki, a dlaczego przyjemny powrót? Dlatego, że to była moja pierwsza książka, którą rodzice mi czytali, a co ciekawe, Później siadałem na ich kolanach, to jest niesamowite, oni mi to opowiedzieli po wielu, wielu latach, siadałem na ich kolanach i to, co zapamiętałem z, z tej książki, to im mówiłem, udając, że czytam. A oni udawali, że, że słuchają, więc byłem wtedy dumny jak paw, ale się okazało, że oni i tak od początku grali swoją rolę. Książka, do której uwielbiam wracać, to jest Miasto Ślepców. To jest z dwóch powodów. Pierwszy powód to jest, że przede wszystkim jest na czasie, czasie pandemii, czyli trochę strachu, trochę niepokoju. Tak właśnie miałem, jak, jak tą książkę czytałem. Bardzo fajny cytat z tej książki, pamiętam. Jeżeli nie możesz żyć jak człowiek, to przynajmniej nie żyj jak zwierzę. Ulubiony autor Jerzy Pilch, niestety z, zmarł w poprzednim roku. Trzeci dziennik, troszkę wątków piłkarskich się tam pojawiło, ale Jerzy Pilch. Mały Książę, ulubiona postać literacka, na pewno Mały Książę. Lubię historie, które sam trochę takim człowiekiem jestem że musisz być odpowiedzialny. Właśnie to mi mały książę dał i, i tą odpowiedzialność mam nadzieję, że mam do dzisiaj. Zdecydowanie cień wiatru. To jest książka, którą przeczytałem przed wyjazdem do, do Barcelony. Niesamowite to jest, kiedy przechadzałem się już po Barcelonie i, i mogłem być w miejscach, w uliczkach, gdzie, gdzie, dan, gdzie, gdzie dana scena się wydarzyła, to rzeczywiście no, niesamowicie urokliwy, urokliwy miał to klimat i, i, i wszystkim polecam, bo naprawdę warto. Dlaczego warto czytać? Jest wiele powodów, dlaczego warto czytać. Jednym z, z powodów przede wszystkim jest to, że wzbogacamy swój język. To jest jedno. Drugie to przede wszystkim poznajemy świat. E, uczymy się tego świata. Ale co najważniejsze, wydaje mi się w tym wszystkim, to kształtujemy swój własny charakter. Bo mam wrażenie, że kiedy czytamy, to czytamy siebie trochę. Czytamy troszeczkę życie, w którym sami sami się otaczamy, uspokajamy się czytaniem, e, odpoczywamy przy, przy czytaniu. Us myślę, że nabieramy takiej werwy, bo dzięki temu też człowiek staje się mądrzejszy, a jak mądrzejszy, to i mocniejszy, a jak mocniejszy, to, to idziesz do przodu i, i, i nie patrzysz na, na rzeczy, które, które są za tobą i które te niedobre są za tobą. Dlatego myślę, że kształtowanie charakteru na zakończenie będzie optymalne podsumowaniem dlaczego warto czytać.